Czy lubisz załatwiać sprawy urzędowe? Nie? Ja też nie. Widmo kolejek, odsyłania od pokoju do pokoju, niekiedy całodzienna wizyta, która wymaga dnia wolnego w pracy jest dość realnym problemem. Na szczęście wiele spraw można dziś załatwić bez wychodzenia z domu dzięki usłudze ePUAP. Co to takiego? O tym kilka słów w dzisiejszym filmiku. ePUAP to skrót od elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Platforma ta to miejsce, w którym udostępniane są usługi administracji publicznej umożliwiające komunikację obywateli z administracją publiczną oraz komunikację administracji między poszczególnymi instytucjami. Inaczej mówiąc, to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która służy do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Portal ePUAP to miejsce świadczenia usług dla obywateli Polski, zbudowany jako jeden z projektów w ramach Planu Informatyzacji Państwa. Usługodawcami są tutaj jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne. Ale skąd się wziął taki pomysł? Wstępna koncepcja projektu o nazwie Wrota Polski, opracowana przez Komitet Badań Naukowych, powstała już w 2002 roku. Obejmowała stworzenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego, którego celem było przeniesienie usług publicznych na platformę cyfrową. Koncepcja ta podkreślała konieczność poprawy dostępności usług publicznych online. Pierwszą umowę na wykonanie takiej usługi, czyli portalu wizytówki państwa, który będzie komunikował się z systemami administracji publicznej, podpisano w 2005 roku. Portal z kolei uruchomiono w 2008, ale pierwsza odsłona okazała się nieintuicyjna, zawiła oraz często sprawiająca problemy techniczne. W związku z tym 17 sierpnia 2015 została uruchomiona platforma ePUAP2, czyli rozbudowana platforma, która miała na celu poprawę ergonomii, usunięcie błędów, a także rozbudowanie funkcjonalności oraz zwiększenie liczby świadczonych usług. Platforma ePUAP może być wykorzystana przez obywateli, a także przez administrację publiczną. Dla obywateli to katalog spraw udostępnianych przez instytucje publiczne, który odpowiada na ich potrzeby, jakimi są przede wszystkim możliwość pobrania potrzebnych formularzy, możliwość przesłania wypełnionego formularza do urzędu o każdej porze z dowolnego miejsca, czy też uzyskania informacji zwrotnej z numerem sprawy z potwierdzeniem dotarcia do urzędu a także pewności, że pismo, które wysłał obywatel dotarło do urzędu, a co więcej, nie zgubi się w jego dokumentach. Z punktu widzenia podmiotów publicznych, ePUAP daje możliwość bezpłatnego udostępniania usług publicznych przez internet. Podmioty publiczne nie muszą budować własnych systemów. Mogą założyć elektroniczną skrzynkę podawczą, do przyjmowania pism elektronicznych, takich jak wnoszenie podań czy wnoszenie wniosków, a także mogą udostępnić opis procedur związanych z załatwieniem spraw w urzędzie. Skrzynka podawcza to specjalne konto przypominające pocztę elektroniczną, na którym rejestrowane są wszystkie sprawy skierowane do urzędu. Na podobnej skrzynce obywatel widzi wszystkie swoje sprawy, które skierował do jakichkolwiek jednostek. Zgodnie z przepisami prawa od 2008 roku organy władzy publicznej zobowiązane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej. Każdy urząd powinien więc posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą, która jest częścią ePUAP. Każdy dokument przesłany do urzędu drogą elektroniczną i opatrzony e-podpisem musi być rozpatrzony i może być podstawą do wszczęcia procedury administracyjnej i wydania wiążącej decyzji. Co więcej, podpis elektroniczny w kontakcie z administracją jest równoważny z podpisem odręcznym. Każda wysyłka i odbiór dokumentu są potwierdzane urzędowym poświadczeniem przedłożenia. Jeżeli dany urząd nie ma konkretnej usługi to zawsze możemy wysłać tak zwane pismo ogólne z załącznikiem, np. skanem opłaty czy też zwykłe podanie. Pismo ogólne jest najbardziej uniwersalnym sposobem komunikacji z urzędem, który zapewni nam kontakt w każdej dowolnej sprawie. Na platformie ePUAP można wykorzystać tzw. profil zaufany, czyli mechanizm potwierdzający naszą tożsamość. Profil zaufany to środek identyfikacji elektronicznej, który jest wykorzystywany do uwierzytelnienia oraz jako podpis elektroniczny. Służy również do logowania się do innych elektronicznych systemów administracji. Można dzięki niemu zalogować się m.in. do platformy ePUAP i załatwić sprawy urzędowe online, które wymagają potwierdzenia naszej tożsamości lub złożenia podpisu. W 2020 roku już ponad 5 milionów posiadało profil zaufany, ale w 2021 roku mamy ich już ponad 12 milionów. Oznacza to, że administracja cyfrowa staje się coraz bardziej popularna. Miejmy nadzieję, że tak duża potrzeba wspomoże rozwój usług cyfrowych administracji, ich poprawę oraz coraz większą skuteczność. A wszystko wskazuje, że jesteśmy na dobrej drodze.